Czy wspólnota mieszkaniowa może doręczyć treść uchwały do takiej tutaj skrzynki na listy? Jak najbardziej może to zrobić. Natomiast naraża się wtedy na to, że termin będzie się Państwu liczył od momentu, kiedy wyjmiecie Państwo tą treść uchwały ze skrzynki Sąd może na przykład na rozprawie Państwa to zapytać i w ten sposób ustalić, czy termin na zaskarżenie uchwały został dochowany.